Terapia poznawczo-behawioralna od podstaw. Czym są myśli automatyczne? Wiele osób uważa, że doświadczane przez nas emocje wynikają z sytuacji, w których się znaleźliśmy. Jesteśmy zdruzgotani podczas wypadku samochodowego. Rozłuszczeni, gdy po raz dziesiąty prosimy o posprzątanie pokoju. Odczuwamy lęk, że nie znamy egzaminu, na który się uczymy. Czy też odczuwamy radość, gdy spotkamy kogoś po dłuższej rozłące. Psycholodzy są jednak zgodni, to nie sytuacje warunkują nasze emocje, ale to, co w tych sytuacjach pomyślimy. Wyobraźmy sobie Amelię, która wyszła wieczorem pobiegać. Nagle w jej kierunku zaczyna biec mężczyzna. Jaką emocję poczuje Amelia? Większość osób twierdzi, że lęk. Stanie się tak, jeśli pomyśli, że grozi jej jakieś niebezpieczeństwo. Czy też poczuje lęk, jak pomyśli, że mężczyzna biegnie do autobusu? Co musiałaby pomyśleć, żeby poczuć smutek? Pewnie biegnie na spotkanie. Ze mną nikt nie chce się spotkać. Warto jednak pamiętać, że emocje są zależne od myśli, które przychodzą nam do głowy automatycznie. Powtarzanie sobie w głowie nic mi się nie stanie nie zmieni lęku, który wywołały myśli automatyczne. Podsumowując, to nie sytuacje wywołują nasze emocje, Dopiero interpretacja w postaci niezależnej od nas myśli automatycznej nadaje sytuacji znaczenie. To znaczenie wywołuje emocje, a wraz z nią pojawia się reakcja organizmu i zgodne z nią zachowanie. Potem pojawia się kolejna myśl i koło zaczyna się od nowa. Jeśli chcesz poznać więcej informacji dotyczących myśli automatycznych oraz tego jak działa nasza psychika, zapraszam do subskrybowania tego kanału i obejrzenia kolejnych materiałów. Jeśli uważasz ten film za wartościowy, podziel się nim ze znajomymi.